Krapkowice, widać jakiś zabytkowy obiekt już przy samej rzece. Kto wie, czy to nie jest jakiś zamek. Tak, widać, że jest nawet odremontowany. To tutaj to jakby dawne mury obronne albo jakieś inne obwarowanie. Pójdziemy dalej w tamtym kierunku. Dzisiaj jest 13 maja 2012 roku niedziela. A filmuje to dla was Darek Kraśnicki